Międzyrzecki rejon umocniony Zobacz Jak w Pniewie Poprzedni włodarze tej ziemi Zabezpieczyli się przed atakiem czołgów Można domyślać się, że Tam jest wschód Tu jest zachód Jak to wszystko ładnie zostało wymyślone jak czołg sobie ładnie najeżdżał na coś takiego i, no raczej można się domyślać, że już przejechać przez to nie mógł Jeden z bunkrów międzyrzeckiego rejonu umocnionego miejscowość Pniewy, czy Pniewo 1 maja 2014 roku a w zasadzie 1 maja 2015 roku widać solidny, poniemiecki beton A tak wyglądają zapory przeciwczołgowe tegoż to międzyrzeckiego rejonu umocnionego Przypuszczam, że czołgi nie miały tutaj zbytnio wielkich szans A tutaj parę innych bunkrów międzyrzeckiego rejonu umocnionego Niestety nie poszedłem z wycieczką Najbliższe bilety za dwie godziny A nie pomyślałem, żeby kupić bileciki wcześniej no właśnie, żona teraz podpowiada, że można to było pewnie kupić online Kolejny bunkier Międzyrzeckiego Rejonu, umocnionego Niestety nie ma żadnego opisu, nie idę z wycieczką Już zaraz pójdę I bunkier wygląda tak jest dziura, to jakby wieżyczka jakaś jak wiesz coś o tym bunkrze więcej zapraszam do komentarza i kolejne bunkry międzyrzeckiego rejonu umocnionego naprawdę znawcy bunkrów Mogę się na ten temat coś wypowiedzieć. Niestety, ja się na tym za bardzo nie znam. I jeszcze jeden ciekawy bunkier Bunkrów tutaj w międzyrzeckim rejonie Dostatek